Agape, to greckie słowo oznacza miłość w najwyższym stopniu. Pojęcie to odnosi się w pierwszej kolejności do Boga. Bóg jest agape, Bóg jest miłością. W usłyszanym przed chwilą fragmencie Ewangelii Jezus używa tego samego czasownika, określając wzajemne relacje swoich uczniów. Miłość, jaka ma cechować wyznawców Chrystusa, a zatem każdego z nas, to miłość najwyższego stopnia, boska miłość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, mówi Jezus. Gotowość ofiarowania siebie za innych jest miarą miłości, Agape. Czy jestem dziś gotów oddać swoje życie za kogokolwiek? Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynicie to, co Wam przykazałem. Przyjaźń jest synonimem miłości. Mówi nam o zażyłości, jaka winna cechować wszystkich chrześcijan. Przyjaźń to relacja, która szuka tego, co wspólne, a nie tego, co dzieli. Przyjaźń buduje mosty, a nie fosy. Zabiega o pokój, a nie o wojnę. Środkiem budowania relacji wzajemnej przyjaźni jest zachowywanie słów Chrystusa. Jezus zostawił nam Ewangelię, abyśmy słuchając Jego słów i będąc im posłuszni, budowali w świecie nową cywilizację, cywilizację miłości. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Nie mamy żadnej zasługi w tym, że jesteśmy chrześcijanami. To Chrystus nas wybrał i wezwał do wspólnoty z sobą. Inicjatywa należy do Niego. My staramy się w codziennym życiu odpowiadać na to wezwanie, każdego dnia, Podejmujemy trud zmagania się z samym sobą, aby stawać się coraz doskonalszymi, coraz to bardziej podobnymi w miłości do Niego, do Boga.